Robisz sobie Excela i plan A i B. Czyli ile tak naprawdę będzie kosztowało dodatkowa nadbudowa tego piętra plus o wykonanie tego. Trzeba to wszystko I drugie pytanie. Czy klient za to zapłaci dodatkowo Właśnie. i ile za to zapłaci dodatkowo. Dokładnie. Trzeba to zaprognozować. Business Rider. Za kierownicą on. Daniel Sibiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Kamiński. Cześć Marcin. Cześć, cześć. Marcin jest inwestorem nieruchomości i zajmuje się flipami i dewelperką. Także, a zawoduje z kucharzem, więc może Marcin powiedz nam w jaki sposób stałeś się z kucharza inwestorem nieruchomości? No, witajcie. E, tak naprawdę przypadek. Myślę, że większość z Was tutaj tak naprawdę jest w przypadku. E, jedni są budowlańcami, kucharzami, kelnerami, barmanami. Ja jestem kucharzem. E, moja droga do nieruchomości była e, dość szeroka, dlatego że z kucharza byłem barmanem, e, a jak robić coś dobrze, to robi to na 200%. E, I z barmana e, byłem takim stylowcem, czyli, czyli? czyli zacząłem rzucać butelkami, jeździć na szkolenia, uczyć się, jak zwykle każdy człowiek chce się rozwijać, czyli to co wszyscy robimy, rozwoje, szkolenia, ciągłe nowe doświadczenie. No i przez to z tego kucharza zostałem barmanem, mhm. który rzuca butelkami, flipuje bardziej butelkami, a dzisiaj już przechodzimy do nieruchomości. Powiem Ci tak, jak to się stało, że w ogóle zacząłem w tej branży? No właśnie. Y Ś śmieszna sytuacja. Pojechałem na taki wyjazd, na taką konferencję z BMW. E, I na tej konferencji rzucałem butelkami, czyli e, Ale jako barman, tak? tak? Jako barman, jako barman, tak. Tam trzy butelki w górze, robiłem drinki. I podeszła do mnie dziewczyna, która mówi do mnie, e, jak ja siebie widzę za 15 lat. Mhm. Ja powiedziałem, no będę najlepszy w swojej branży. Ona, ona, ona mi odpowiedziała. Mhm. Czy widzisz siebie, jak będziesz miał 35-40 lat rzucającego butelkami? I to dało mi takie poczucie trochę e, nieodpowiedzialności. Mówię, no nie no, super zawód, ale czy ja to będę robił całe życie? Mówię, że nie wszyscy chcą to robić całe życie, więc y, zapytałem się jej, a dlaczego pytasz? Ona mówi do mnie, y, wiesz co, bo jesteś człowiekiem, który ma dużo empatii, Trochę charyzmy i widzę w tobie, że mógłbyś się rozwijać. Mówię, hmm. a coś proponujesz? Powiem, szukamy do pracy człowieka. I tak naprawdę zwerbowała mnie dziewczyna, która była na tym, na tym wyjeździe, mówiąc, że mógłbym u nich pracować też na początku. I tak? Ręty, się z... tak? I tak się i tak, się, ta, i, tak się, hmm. I tak się rozpoczęła moja jakby początkowa e, kariera w nieruchomościach w pośrednictwie. Zacząłem okay. w małym biurze. Następnie to, co powiedziałem wcześniej. E, jak coś robisz, to robisz na 200%, więc zacząłem się w tym rozwijać. E, ukończyłem szkołę, studia, e, zrobiłem mm. licencję państwową, poszedłem dalej, krok dalej, później e, szedłem, czyli e, też SGH w tym kierunku. Wszystkie jakieś takie szkoły i rozwój, e, już starałem się iść w tą stronę, dożyłem to barmaństwo, dalej potrafię rzucać butelkami, okay. mogę Wam to pokazać. Ok, zobaczymy dzisiaj <grym> wieczorem. <grym> dwoma, myślę, tak. że trzeba, też może być problem, ale dwoma okay. na pewno. E, no i ja odkładając to, wszedłem w stronę nieruchomości. Biuro nieruchomości, później jakby z tego małego biura chciałem pracować w czym większym, więc wyjechałem do Warszawy. W Warszawie poszedłem do agencji zapytać, czy mnie przyjmą do pracy, zobaczyli, jakie mam doświadczenie, od razu wszystkie agencje nieruchomości powiedziały, że mnie przyjmują ja oczywiście wtedy zwracałem uwagę na to, jak, ile będę zarabiał, należało się utrzymywać więc wybrałem firmę Home Broker, tam też po szczeblu kariery od doradcy, po kierownika oddziału, kierownika kilku oddziałów, dyrektora regionalnego można powiedzieć, że rozwijałem swoje szczeble, 7 mhm. lat pracowałem w nieruchomościach w Home brokerze. ale prosiłeś na Śląsku Rzuciłem, tak, wróciłem na ślą. okazało się, że Homebroker otwierał nowe oddziały na Śląsku i prosił mnie, żebym tam pojechał i tam rozwijał, więc wróciłem na Śląsk, zaczęliśmy otwierać oddziały. Po siedmiu latach jakby nie widziałem już swojej ścieżki rozwoju, a widziałem, że rynek cały czas się rozwija, chciałem coś więcej, więc postanowiłem jakby odejść z Homebrokera. Ja traktowałem to jako mega rozwój i doświadczenie, za które mi płacili, no bo wykonywałem to naprawdę na 200%, później przeszedłem już do swojego rozwoju i kupowania, flipowania. co okay. to, to się stało, że zacząłeś się bawić deweloperkę, czyli zacząłeś jakby myśleć o projektach inwestycyjnych, no. żeby zarabiać więcej. Ty mnie trochę w to popchnąłeś, no. tak się to też zadziało. Przyjechałem do ciebie na szkolenie, zobaczyłem na internecie, że e, masz powera, pokazałeś co potrafisz, mówię, przyjeżdżam, Daniela, muszę posłuchać. No powiem ci, że posłuchałem, jakby wysłuchałem twoich e, relacji, które tam masz, zobaczyłem, mówię, nie no. Tak trzeba działać, więc automatycznie szukałem działki. Szukałem działki z projektem, kupiłem działkę z projektem, następnie kolejną działkę, gdzie już zaprojektowałem coś sam. No. Teraz jesteśmy przy kończeniu ostatniego takiego projektu, to jest 12 apartamentów bardzo wysokiej klasy z tarasami. No, też mam kilka pytań do Ciebie, jeżeli tak rozmawiamy, bo Ty okay. jesteś akurat gościem, który ma tutaj mega doświadczenie. Chcę wybudować 12 apartamentów, one mają około 80-90 metrów, na co dzisiaj Każdy. jest rynek u mnie, tak? na co jest okay. dzisiaj rynek, bo go zbadałem. Pytanie jest do Ciebie. Jak, jak, jak to się u Ciebie sprawdziło? Bo mam tarasy, balkony, takie tarasy, które mają 20 metrów, a u samej góry na dachu, na dachu chciałbym zrobić wielkie tarasy, takie 80-metrowe, czyli druga kondygnacja, dwupoziomowe i piękne tarasy na dachu. Czy to kiedyś robiłeś, ile to kosztuje Wiesz, to, jak to swoje... To jest, bardzo drogie, to jest bardzo drogie. i teraz mogę, Czy, czy, czy klient zapłaci? Jak? Zapłaci, ale dodatkowo. Czyli tak samo jak płaci klient za dodatkowy garsz, piwnicę i, i tak dalej, z metra, albo e, od wielkości, od jakości miejsca. ja mhm. samo uważam, że powinno się go czarżować za e, wielkość tego tarasu, bo dla Ciebie jako dewelopera, wykończenie tego terasu e, każdy metr kosztuje dobra izolacja, dobra płytka, e, mhm. czy jakaś e, płyty takie Tarasowe, albo deska jakaś taka, taka, taka, która po prostu będzie wiele lat mm -hmm. się tam nawet i to kosztuje sobie pieniędzy i to są setki złotych z metra. Dlatego, dlatego jak uszczędrować to przynajmniej tyścia z metra od dodatkowego... Tego... A, czyli w tą stronę, no wiesz, ja nigdy właśnie nie, nie robiłem jeszcze czegoś takiego, czyli nie robiłem tych tarasów na dachu, wiem, że to, są, to jest bardzo kosztogenne no. i bardzo y, takie, wiesz, wrażliwe, dlatego, że jeżeli coś się tam popsuje, to no. zawsze do Ciebie, to, to jako trzeba do dewelopera będzie mieć systemami to zrobić, czyli po prostu zrobić system, który będzie odwadniał to wszystko, czyli mhm. albo płyty, czyli Zapomnij o płytkach. Nie, nie, nie to na pewno, tak, jasne, to, to, to, to jakieś hydroizolacje lepsze, jasne. Tak, tak, tak, czyli musisz zrobić y, raz, że izolację zwykłą, ale na, opartą na systemie, który będzie to odwadniał i to będzie płytka, która nie będzie odchodziła, tylko jest na jakimś takim stelażu, systemie, który, który ją trzyma. Mhm. Y, albo deska, tak? Albo, albo deska. Okej, okay, okej. Okay. No, y, wiem, że to jest drogie. Jeszcze, jeszcze tego nie do końca nie policzyłem, dlatego to jest w fazie, powiedziałbym, ostatecznej i mam wybór albo tego nie robić, Czyli nie robić tej antresoli, która ma de facto ostatnie piętro 20 metrów plus duży taras około 70-80 metrów lub tego w ogóle nie robić i zakończyć na tej kondygnacji z dużymi tarasami 20-metrowymi. Ok. Jakby tutaj mam, Czyli by były dwa tarasy, tak? Byłoby, byłby jeden taras 20-metrowy, a jakby w tej koncepcji z antresolą u góry byłyby dwa tarasy. Jeden 20, drugi okay. 80. Ja zawsze yy, mówię coś takiego, tak odpowiedź. Robisz sobie. Excela i plan A i B, czyli ile tak naprawdę będzie się kosztowało dodatkowa nadbudowa tego piętra plus do wykonanie tego. Trzeba to wszystko rysować. nie ma innej opcji, uh -huh. tak realnie bardzo. I drugie pytanie trzeba sobie zadać, które Ty teraz mi zadałeś zresztą. Czy klient za to zapłaci dodatkowo Właśnie. i ile za to zapłaci dodatkowo? Dokładnie. Trzeba to zaprognozować. I teraz, jeśli zapłaci za to dodatkowo, ale Ty na tym zarobisz niewiele, a jest ryzyko, że klient nie będzie się tego zapłacić, bo to już będzie przeraz formy treścią w danej miejscowości albo Lokalizacji. inwestycji, mhm. no to może lepiej tego nie robić, ale jeżeli to nawet nie, nie zrobisz dużo, ale wpłynie na to, że to klient kupi, bo to będzie taka wisienka na torcie, mhm. to wtedy rób, bo to będzie taki tiger, który popchnie klienta, tego innego nie ma No i powiedz, poza tymi apartamentami, co jeszcze robisz? Co, co realizujesz taki projekt? So, realizuję teraz projekt dwie, dwie kamienice do generalnego remontu, czyli te flipy, które robiłem takie małe, kupowałem jedno mieszkanie, dwa, pięć, to y, trochę to przerodziło w skalę. Chciałbym już zrobić coś więcej, każdy mówi o mikrokawalerkach. Poszedłem trochę dalej i teraz robię w jednym budynku 15 sztuk, w drugim budynku 8 sztuk. Mhm. Powiem Ci tak. No to już jest trochę inżynierii. To nie jest też budowa deweloperska, tak, bo w deweloperce budujesz... No a w deweloperce trochę budujesz od podstaw i wiesz dokładnie gdzie. W takim budynku, gdzie masz stary budynek, to jest trochę jak walka na otwartym sercu i taka praca, bo czego dotkniesz? To tam, jest wszystko się, tam jest mina, nie? I jakby koszty, które sobie policzyłem na początku... Razy dwa. Hmm, razy dwa. No stary, tak. to to akurat znasz dobrze, tak. nie? I, i, i, to, I to jest niesamowite. Że... Teraz sobie liczę inaczej. Ja teraz zdecydowanie, że teraz sobie mogę policzyć Zy. inaczej. Wiesz, to nie jest tak, że jakby... Yy, yy, Myślałaś? też myślałem sobie, dobra, to ten budynek zrobię z klimatyzacją, już lepszy, taki pode mnie, bo to dla mnie, zostawiam mm. sobie na przyszłość, jak mówię, na ten mój ZUS. Mm. I wiesz, wszystko staram się, żeby to było takie dograne, a tu nagle się dowiaduję, do, a to hydroizolacja, a to to, nagle okazuje, mm, tak. że już lepszy styropian, a to zrobię sobie u góry styropapę. No nie, to, to klimatyzacje takie, a nie takie. Do to, do, nagle do to ja już zawsze właśnie na szkołach mówię, żeby... Żeby osoby, które zaczynają robić flipy, nie zaczynają od kamienicy, tylko od wielkiej płyty, bo tam nie ma tego pola minowego. Jest łatwiej, jest tak, łatwiej jest. zrobić jedną tego trzecie i już będzie im łatwiej coś przewidzieć na, na kamienicy. Tak jak, jak zaczną od kamienicy, to się przeszacują, nie zrobią nic albo albo mało. Tak jest. No, tak. To, to jest akurat prawda, dlatego że blok masz przewidywalny. Tak. Tam nie ma rzeczy, które. Nie wiem, nie wyjdzie ci strop, który gnieje, hmm. nie wyjdzie ci ogrzewanie, które nagle kosztuje. To kiedyś rozmawialiśmy o tym ogrzewaniu hmm. elektrycznym. Jest dużo niewiadomych, nie? ale one też dają dużo nauki. Hmm. No bo jakby ta. ta, ta to, to jakby też z praktyką, że wchodząc w taką kamienicę, to Ty się uczysz czegoś więcej. Oczywiście tak. to, co powiedziałeś, to jest słuszne, możesz nie zarobić. Ja też yy, yy, czasami miałem tak, że zarobiłem 5000 zł, ale ta nauka dała mi bardzo dużo, tak. bo... Yy, I, to, I to była wartość, którą zapomniała tak ten, jest, ten Tak jest, tak jest. Ok, a powiedz mi Marcin, jak podjąłeś decyzję, żeby wejść w deweloperkę, to jakie miałeś obawy albo jakie miałeś takie punkty, które ci jakby nie dawały się spokoju? Wiesz co, spodobało mi się to, że jak mówimy na szkoleniu, powiedziałeś o tych wszystkich takich hmm. punktach zapalnych, które trzeba zwrócić zwracać uwagę, to mi trochę, to, to nawet nie trochę, ale dużo mi pomogło, a to był taki start, czyli ja chciałem, ale później, jak we wszystkim, potrzebujesz wiedzy, więcej wiedzy, bo e, jak już chcesz coś kupić, to nagle się okazuje, że musisz to zbadać. E, fajnie działał na przykład Twój Excel, taki, e, masz taki, f, takiego fajnego, krótkiego e, Excela o tym, e, czy ta inwestycja jest dobra, czy zła. Proste dane, tak, tak naprawdę wpisujesz e, i wyskakuje A ci jest rentowność Tak, on jest bardzo króciutki i on też pozwolił mi na to, żeby w ogóle podjąć decyzję, czy rozmawiać z kimś, czy nie. Powiem ci tak, na początku kupiłem y, bardzo szybko działkę, y, można powiedzieć, że po twoim szkoleniu to tydzień później już okay. y, byłem, byłem na etapie, ja już to robię. Mhm. E, oczywiście za chwilę będę już budował, no trochę ochłonąłem. Bo to jest tak, że kupiłem działkę, Trzeba, tak. nagle wszedłem, zobaczyłem z czym to się je, nagle doszły plany, projekty, projektanci, mm -hmm. architekci, geodeci. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje na samym początku. To jest, to jest bardzo fajne, dlatego że daje taki bodziec, że chcesz i to już jest mm -hmm. początek, ale później w, Wdrażając się trochę dalej, to jednak potrzeba wiedzy i tą wiedzę zdobywasz tak naprawdę w praktyce, tak, inaczej tak, nie zdobędziesz. bo jest jej ogrom. No ale żeby wystartować, wystarczy pakiet wiedzy, która tak Cię ci poprowadzi. Ona mnie poprowadziła, bez to jak, w ogóle jak, nie posiada jak dalej. Jakieś zasady, takie, które są ramowe, które Cię trzymają, no ale jakby nie patrzeć, developer to jest taki zawód, który się uczy cały czas. Ja mam kolegów, którzy po się nadbudują i oni się cały czas uczą, cały czas coś mi zaskakuje. Jeździmy tutaj po Mordorze w tym momencie no. i tak sobie yy, myślę... Ciekawy jestem ciebie, bo pracowałeś i w Warszawie, i w Katowicach, w tym właśnie biznesie nieruchomościowym. Jakie widzisz hmm. różnice w pracy tu w Warszawie, a, a, a tam na Śląsku? So, wydaje mi się, Warszawa zawsze będzie szybkim miastem. ono e, Warszawa na pewno ma te takie momenty, gdzie e, cały czas się zmienia. Ono e, to miasto cały czas gdzieś puchnie, jedziesz i masz coś nowego. Hmm. Tutaj jest dwa lata, przejedziesz tą ulicą, czy, która jest wolna, za chwilę zobaczysz coś nowego. Katowice tego nie miały. U nas, w naszym w moim mieście przez 7 lat dużo się nie budowało. Budowało się na potrzeby takie mieszkaniowe, czyli ludzie wybudowali, Zatrzymane zostało sprzedane. Jest 400 koniec. metrów. Dopiero dzisiaj powstaje taka potrzeba inwestycyjna. Jeżeli w Katowicach potrafimy sprzedawać nieruchomości za 9700 z metra, to powiem Ci, żałoba dlatego, że 5 lat temu to tylko o tym marzyliśmy. Dzisiaj nie ma. A bo to było niemożliwe. To nawet. było niemożliwe. Nikt, nikt by nie kupił takiej nieruchomości. A e, widząc e, różne firmy, które ro, ro, budują potrzeby po, po takie inwestycyjne, to ta cena jest już okej. Okay. Czyli e, rynek ją zaakceptował. Tak. Ok, no bo jeżeli mówiłaś o tych wysokich cenach, że dużo osób narzeka, nawet będąc z branży, że ceny są wysokie, e, to co sądzisz na ten temat? Że ceny są wysokie? Czy dojechały do już jakiegoś maksa, czy będzie korekta, czy będą już dalej rosły? Jakie ty masz zdanie na ten temat w ogóle? E, Moim zdaniem w zależności od lokalizacji, dlatego że patrząc na rynek, yy... My dalej mamy bardzo niskie ceny co do Europy. My możemy tylko popatrzeć na to trochę tak regionalnie, czyli okay. dla jednego regionu ta cena będzie niska, dla innego regionu ta cena będzie wysoka. I teraz pytanie, jaka będzie korekta, czy ona będzie. Ja, ja się zastanawiam, dlatego że w Warszawie są ceny nawet po 100 tysięcy zł za metr e, i pytanie, kto to kupuje, a jednak się sprzedaje, czyli ta potrzeba jest. To będzie uzależnione moim zdaniem od tego, jaki to jest produkt i dla kogo, a nie bardziej pod cenę. Ta cena będzie stabilna, ale i tak będzie cały czas może do góry szła. Patrząc na to, tak. co się dzieje globalnie, no sorry, ale jesteśmy i tak w takim e, punkcie na mapie, że mamy najmniejszą cenę w Europie. Jeżeli Austria ma po 10, 11, 15 tysięcy euro za metr kwadratowy, to o czym my rozmawiamy, nie? Znaczy, mi się wydaje jeszcze jedna rzecz, że tak naprawdę my te ceny teraz, one, one wybuchły i one są e, droższe, natomiast e, ludzie są zdziwieni, wszyscy, którzy byli na rynku, do, tylko dlatego, że one długo, długo nie rosły, tak one jest. stały w miejscu. A teraz się ustabilizowało, tak. dokładnie ta cena się ustabilizowała. Tak. Ona pokazuje teraz, że to i tak, tak klient kupuje. A z drugiej strony jakby długo, długo rosły nam dochody, a ceny stały w miejscu, więc tak naprawdę te, te, to jest teraz korekta, która miała miejsce, tylko tak jest. w górę, tak, tak czyli jest. jakby tak jest. coś, co jakby się dostosowało. Tak. Teraz ja uważam, że dzisiaj ceny nieruchomości urosły do wiele, wiele mniej niż nasze dochody przez ostatnie 10 lat. Czyli można powiedzieć, że nie mamy tu bańki napompowanej, jak, jak, jak w Wielkiej Brytanii, że tam, tam ceny rosły, nieruchomości dużo szybciej niż, niż ludzie zarabiają, bo tam jest kapitał zewnętrzny, u nas kapitału nie ma zewnętrznego praktycznie w Polsce. No i... bo, bo my tak naprawdę kupujemy potrzebę dalej tak. mieszkaniową. Tak. Zobacz, że dzisiaj Kowalski dalej czeka na swoje mieszkanie, tak. bo jest niedosyt mieszkań. Więc gdzie my mówimy o tym, że mieszkania stoją? Tak. 800. Nie ma mieszkań. Są pewne inwestycje, ale to jest rzadkość. Tak? To, to, to nie jest tak, że że, pobudowali i teraz to jest co i puste. No, ja, ja takie mieszkań tak. nie widzę. Jakby były, to by się sprzedały. Tak. Widzisz dobrze sam po sobie, jak sprzedajesz, tak. że jak, jakie Okrola, mieszkanie tak. masz i ono jest 500 ma, ma ciekawy układ funkcjonalny, to to mieszkanie się sprzedaje. Tak. Dzisiaj ludzie szukają 80-90 metrów, bo tak. 45-metrowe mieszkania są na te pierwsze potrzeby. Na taką tak. potrzebę, w której Ty dzisiaj musisz gdzieś zamieszkać. To jest pierwsze mieszkanie, chcesz zamieszkać tak. z dziewczyną, ma młode małżeństwo 40 metrów, ale dzisiaj Ci, którzy kupili już 5 lat temu, poszukują mieszkania przynajmniej 80-90 metrów. Tak. A nie chcą tego domu, bo nie ma na to czasu, bardzo lat szybko żyjemy. tylko lat temu się tylko pod, pod taki średni segment, który jest najbardziej popularny. Mimo tego takie mieszkania też się sprzedają, bo zawsze jest grupa ludzi, którzy Jasne. wchodzi w ten wiek, w ten się... etap życia i potrzebuje tych mieszkań no. i jest bardzo dużo. Najbardziej płynny produkt, tak. jak to każdy nazywa. No, jeżeli mamy mieszkania od 30 do 45, nawet do 50, to ten produkt sprzedaje się drożej, bo on jest z metra zawsze droższy. Tak. Jego wykonanie jest droższe, no bo dzisiaj łazienka i kuchnia to jest naj, naj, najbardziej kosztogenny metr kwadratowy, który musimy zaprojektować i wytworzyć. Okay. I powiedz, mi, jakie masz plany na, na siebie na przyszłość i jaki celem na najbliższe kilka lat, no, gdzie byś chciał być? Planem i celem jest, żeby zrealizować wszystkie deweloperki, które mam zaplanowane. Jest ich kilka. I zdecydowanie chciałbym powoli, powoli ruszać w projekty biurowe. Bardzo one mnie interesują. Magazyny jeszcze nie, ale projekty biurowe już. Skrojone na miarę pod duże firmy, żebyśmy, żebyśmy mogli pod nich robić te przestrzenie. Bardzo podobają mi się te przestrzenie, które są już łączone. Czyli mamy te trendy, gdzie mamy i odpoczynek, w ogóle Aha. super plan to i face to face, gdzie mamy tą zieleń. To są mega fajne projekty. Oczywiście... Nie dzisiaj na mój budżet, ja tego na pewno nie zrealizuję, ale to jest marzenie. Trzeba mm -hmm. mieć jakiś cel. A powiedz mi, jak się w takim razie finansujesz? W sensie masz kapitał na te inwestycje? Co, dzisiaj staram się cały czas ze wspólnikami, wspólnie zbieramy kasę i budujemy, jedno sprzedajemy, budujemy. I my jednak też partnerów zewnętrznych dobieramy do biznesu. E, oczywiście jakiś ekwiwalent, bo to jest normalna sprawa, że trzeba się podzielić tym biznesem, ale dużo osób pyta, dzwoni, jak możemy się umówić, oni nie mają na to czasu, ale chętnie coś wybudują, tak? Oczywiście to jest wybudują, to jest na zasadzie, jestem, jestem dawcą pieniędzy, albo osobą, która Ci pomaga w tym, a nie na zasadzie, że on będzie zaglądał w mapy, tak? Hmm. Czy w projekty. Bo ja, ja nie wybuduję tego biurowca, ale w kupie siła. Tak, tak. tak naprawdę 10-15 osób, zbierzemy kapitał i możemy budować biurowiec, tak? Co to jest skomercjalizować biurowiec? Jeżeli komercjalizujesz 30 mikrokawalerek, to powiem Ci, to to jest troszeczkę więcej. No właśnie, no to zależy od, od czasów. Ja na przykład... Yy... Wiem, że jest dużo pieniędzy w biurówce i jakby w komercji. Natomiast mam takie tam przekonania w swojej głowie, że komercja jest, jest bardziej wrażliwa na kryzys, no bo e, jeżeli przyjdzie do jakieś złe czasy, to tak naprawdę pierwsze, co zrobią firmy, to wstrzymają ekspansję, wstrzymają rozwój i jakby migrację z, z miast do miast. I tutaj może być trochę większe spowolnienie bo niż w przypadku rynku takiego mieszkaniowego, bo tam jak będzie nawet kryzys, to tak naprawdę ludzie dalej będą musieli żyć, wynajmować, kupować, bo będą się umierać. Tylko I za um... mniej. Tylko za mniej i tu będzie mniejsze spowolnienie, tak mm -hmm. mi się wydaje, bo mm, jeżeli naprawdę by coś się wydarzyło z rynkiem, to ten rynek komercyjny może umrzeć. Zgadzam się, ale jest jedna zaleta, która jest w rynku komercyjnym, czego nie ma trochę na mieszkaniówce. W rynku komercyjnym podpisujesz umowy na 5-10 lat. Tak. Ty jesteś w stanie przewidzieć dzisiaj 10 lat do przodu. Tak, dzisiaj się to zwracasz? Czyli tak naprawdę ty masz już biznes, e, odciąłeś kupon, nie? Czyli tak, tak, to tak. Zwrócił Ci się budynek, który nawet był za X milionów, a ty przyszłościowo możesz zjeść do takich cen tak, albo zmienić sposób użytkowania tak. tego biurowca, nie? Tak, Czyli tak, nie. mógłbyś coś z niego zrobić. Więc dalej widzę w tym sens, ale oczywiście to co powiedziałeś, to zależy od tego, co się będzie działo. I tu. Trzeba cały nie. czas mieć oczy otwarte, nie? bo ten budynek za 10 lat już będzie stary. Nie? Tak, będzie stary i teraz właśnie w mieszkaniówce to jest to, że ktoś wybudował kamienicę 300 lat temu, to ona dalej tą samą funkcję spełnia i tak super za, za, zaspokaja. A jak wybudowałeś kamienicę, to ona kiedyś była pod jakieś usługi, później była pod banki, później była pod restauracje i jakby... Tak, to, zmieniała co coś, się razu. I to się zmieniała. Tak, budynki biurowe z 10 lat są już naprawdę no, archaiczne i, i już jakby firmy nie chcą w takich budynkach wynajmować. No ale no, jest, jest właśnie dużo przewag w ma, Tylko, tylko pod warunkiem. Że budujesz, jak masz umowę podpisaną, a nie ma, masz... masz budu... Że szukasz. Wybudowałeś i, i coś ci stoi, bo wtedy musisz coś wziąć. Jasne. Wtedy masz koszty duże. No, ja się z tym zgadzam, ale yy, dlatego też powiedziałem, że fajnie jak już się łączy te style. Jak ja byłem dawno temu w Singapurze, to dziwiłem się, sprawdzałem, mówię, jak ten biurowiec, z niego drzewa wyrastają, co tu się dzieje. Oni już wtedy łączyli yy, część biurową, część mieszkaniową i część odpoczynkową, czyli wypoczynek. I to hmm. da też taki trochę kopa, takiego kopa, że jeżeli biura będą wychodziły, to będą zamieniały się w mieszkania. Ludzie po prostu będą powiększali sobie mieszkania, tak. więc tylko łączenie tych trendów powoduje i będzie powodowało, że opcje biurowe już nie będą tylko biurowe. To właśnie są nieruchomości, czyli jeżeli ktoś je lubi, to będzie łączył te trendy, żeby one były e, na wiele lat, tak. na pokolenia, tak? To jest to, co powiedziałeś o kamienicach. Te kamienice naprawdę mają lata, czasami 300, e, a czasami nawet więcej tak. i wyglądają przepięknie. Ja byłem u Ciebie w Lublinie, oglądałem. No, jak przeszedłem przez ten Twój rynek, tak. to kiedyś ktoś mówi, tam było brzydko jak zobaczyłem te kamienice na tym ryneczku, no przepiękne, jakieś tak. kotki pomalowane, no coś o nie miałem, naprawdę, tak. nie? Okej, okay, dobrze, e, dziękuję Ci w takim razie, Marcinie, za, za, za to, że byłeś moim gościem. Jutro razem z Marcinem jesteśmy na zdjęcie absolwentów um, moich moje, szkoleń, są też, dzisiaj była okazja świetna, żeby się spotkać. Marcin też będzie prelegentem, będzie mówił o swoich inwestycjach, pokazywał też, jakie, jakie sukcesy odniósł. Także dziękuję Ci jeszcze raz i piąteczka. Dzięki na rądzie, do Na Rondzie, ale co to! <laughs> Dzięki.